Odchodzisz mi na sen. Wow mega Bartman to by mi zajebał chyba co Jakbym tak na rapy poszedł I Taki hashtag faworka napisać